Jako wykorzystałam w ogóle do samego końca, do ostatniej złotówki? I wyglądało to tak, że poświęciłam bardzo dużą część na szkolenia zewnętrzne, poświęciłam dużą część również na książki i też taką trzecią chyba dużą częścią wykorzystania mojego budżetu rozwojowego było doskonalenie języka angielskiego. Ja część czasową swojego budżetu rozwojowego przeznaczyłem na wyjazd do Krakowa na egzamin stacjonarny ASTQB. Część pieniężną przeznaczyłem na platformę skupiającą kursy, artykuły czy wydarzenia ze świata QA. Resztę budżetu pieniężnego przeznaczyłem na platformę językową, w ramach której mogę doskonalić język angielski pod okiem różnych nauczycieli. Mój zespół wykorzystał go wyśmienicie, ponieważ uczestniczyli w lekcjach języka angielskiego, kupowali sobie książki, a na sam koniec za tą całą kwotę, która im pozostała, wykupili sobie warsztat w firmie zewnętrznej, z którego bardzo dużo wynieśli. Ten warsztat trwał trzy dni, także cały budżet na to, całą resztę budżetu na to spalili, ale bardzo świetnie go wykorzystali. Swój budżet rozwojowy wykorzystałem przede wszystkim na wyjazdy na konferencje, bo tego mi brakowało przez ostatnie lata i skorzystałem zarówno z czasu i środków finansowych, jakie oferuje mi firma, a to, co mi zostało, wykorzystałem na język angielski.